Może Pan zrobić coś takiego, co Pan teraz zrobił. Nie ma Pan yy, przyciśniętego hamulca i nie ma Pan zaciągniętego ręczny. Samochód jest zostawiony samopas. Jeżeli Pan chce zdjąć nogę z hamulca, musi Pan zaciągnąć ręczny. Samochód nie może być pozostawiony samemu sobie. Musi Pan mieć zawsze całkowitą kontrolę nad nim. I teraz sobie poopóźniamy hamowanie, jak zachować się. Następny bieg? ciągniemy do 1400, góra 1600 obrotów. Gaz, gaz, gaz, jedziemy, jedziemy. Nie jedziemy, jedziemy. Teraz tematem tej lekcji jest opanowanie hamowania i opanowanie yy, pojazdu. Czyli o znakach będziemy mówili później. Dojeżdżamy do skrzyżowania, noga z gazu, przekładamy na hamulec, czekamy, jeszcze zdążymy, jeszcze, już nie i gaz. I teraz pan wie, w którym momencie trzeba odpuścić, prawda? Będziemy mieli czerwone światło, opuśnimy sobie hamowanie e, przed tym pojazdem. I jeszcze jedziemy, jeszcze jedziemy, jeszcze jedziemy, mamy dużo miejsca, jeszcze jedziemy, jeszcze jedziemy. I teraz trochę mocniej i odpuszczamy, odpuszczamy, żeby pasażerowie nie odczuli tego hamowania, sprzęgło do końca i jeszcze raz. No trafiliśmy na taki samochód, który się przed nami, który się wozi, więc nie, nie miał pan możliwości przećwiczenia sobie hamowania.